Zaskórniki mogą być czarne lub żółte. Pojawiają się również zaskórniki i występują, gdy pory skóry są zatkane i zablokowane z powodu martwych komórek skóry brudu i oleju. Jest to wielki problem i jest popularny wśród ludzi, którzy mają tłustą skórę. Teraz możesz usunąć mnóstwo zaskórników i zaskórników w domu wykonując poniższe instrukcje. 1. Zastosuj białka do nosa. Chociaż zapach surowego jajka na twarzy lub nosie może być nieprzyjemny białka są bogate w składniki odżywcze i są mniej wysuszone niż inne domowe środki na zaskórniki. Zbierz jedno jajko chusteczkę do twarzy lub papier toaletowy małą miseczkę i czysty ręcznik. Oddziel żółtko od bieli w misce. Oczyść twarz za pomocą preferowanego środka czyszczącego. Pokryj twarz suchą i za pomocą palców nanieś na nos cienką warstwę białka. Niech pierwsza warstwa wyschnie. Następnie rozprowadź na nosie drugą warstwę białka jaja. Niech wyschnie. Nałóż trzecią warstwę, ale upewnij się, że każda warstwa wyschnie przed nałożeniem kolejnej warstwy. Pozwól ostatniej warstwie próbować przez 15 minut. Twoja twarz będzie mocno napięta i pociągnij trochę. To dobry znak, ponieważ oznacza, że białka są przylepione do twojego nosa i do twoich zaskórników. Zanurz ściereczkę w ciepłej wodzie i delikatnie wytrzyj białka z nosa. Posmaruj sobie nos. 2. Wykonaj pelin kowsianki. Połączenie płatków owsianych, soku z cytryny i jogurtu działa dobrze, aby utrzymać skórę bez zaskórników. Wymieszaj 2 łyżki płatków owsianych, 3 łyżki zwykłego jogurtu i sok z połowy cytryny. Nałożyć pastę na nos, pozostawić na kilka minut i spłukać ciepłą wodą. Możesz również zrobić peeling owsianki z miodem i pomidorami. Wymieszaj jedną łyżeczkę miodu z sokiem z czterech pomidorów i kilkoma łyżkami płatków owsianych. Nałożyć pastę na nos i pozostawić na 10 minut. Zmyć ciepłą wodą. Powtarzaj ten peeling regularnie przynajmniej raz w tygodniu.